Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus i uczniowie przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami, tylko do wsi nie wstępuj. Uzdrowienie z dzisiejszej dobrej nowiny jest inne niż wszystkie pozostałe. Uzdrowienie niewidomego odbywa się bowiem w dwóch etapach, a nie tak jak dotychczas natychmiast. Pytanie Jezusa w trakcie uzdrawiania, czy widzisz co, zdradza Jego wątpliwość. To jedyny taki przypadek w życiu Jezusa, kiedy wydaje się, że nie jest On pewny skuteczności swojego działania. Jezus nie dokonuje tego cudu na miejscu, ale wyprowadza chorego z wioski, a po uzdrowieniu zakazuje mu do niej wstępować. Przyznacie, że to uzdrowienie jest bardzo nietypowe. Po kolei. Niewidomym jest każdy z nas, kto nie potrafi w swoim życiu dostrzec obecności Jezusa. Czasem zaślepia nas egoizm, czasem żądza. Jezus wyprowadza chorego poza miejsce zamieszkania, na bezludzie, na pustynię. Takie miejsca są przez Jezusa często nawiedzane, bo szuka On okazji, do rozmowy ze swoim Ojcem. Jezus namaszcza Jego oczy śliną. Przywołuje to obraz stwarzania człowieka. Ślina, podobnie jak tchnienie, jest symbolem działania Ducha Świętego. Jezus stwarza nas na nowo. Chory odzyskuje wzrok częściowo, widzi ludzi jak chodzące drzewa. Oznacza to, że nie potrafi jeszcze rozpoznać kto spośród ludzi wychodzi mu na spotkanie, a kto idzie przeciwko niemu. Kiedy zostanie całkowicie uzdrowiony, otrzymuje wzrok przenikliwy, zdolny widzieć wnętrze człowieka, czyli w sposób jasny i wyrazisty dostrzega istotę rzeczy. Jezus zabrania uzdrowionemu wstępować do wioski, do miejsca dotychczasowej egzystencji w ciemnościach. To opowiadanie jest o nas, o naszej drodze do światła, którym jest Jezus. Składa się ono z wielu małych etapów wyjścia z dotychczasowego środowiska ciemności, niewiary i pozwolenia, aby to Jezus nas wyprowadził, przebywania na odosobnieniu, aby w samotności pozwolić się Bogu na nowo stworzyć, uczyć się dostrzegania innych ludzi. Jako podobnych do mnie, a nie jako przeszkody na mojej drodze. I wreszcie nie powracania do krainy ciemności, do swojego poprzedniego życia, ale wyruszania w dalszą drogę za Jezusem. Pozwólmy się dzisiaj zaprosić Jezusowi do przygody, która odmienia ludzkie życie.